Dotychczas rysowałem krzywę obojętności o takim kształcie. Na osi pionowej mamy ilość dobra A, a tu ilość dobra B. Dotąd rysowałem krzywę obojętności tak. To jedna krzywa obojętności, to druga, mógłbym tak bez końca. Tak mniej więcej wygląda krzywa obojętności dla dwóch dóbr normalnych. Zapiszmy. Dobra normalne. Krzywe obojętności dla dóbr normalnych tak wyglądają. Szukam dobrego przykładu dwóch dóbr normalnych. Bo jeśli mam mnóstwo na przykład, dobra A, w tym punkcie mam mnóstwo A i bardzo mało dobra B, to będę gotów oddać dużo dobra A w zamian za kolejną jednostkę B. Natomiast gdy będę miał mnóstwo B i znacznie mniej A, to będę gotów wymienić bardzo mało A na dodatkową jednostkę B. Dlatego uzyskujemy taką łukową krzywą, która ludziom obeznanym z matematyką może kojarzyć się z hiperbolą. Tak wygląda krzywa obojętności dla dóbr normalnych. Dla dóbr normalnych. Ta krzywizna bierze się stąd, że nachylenie, czyli krańcowa stopa substytucji, bez przerwy się zmienia. Teraz rozważmy inne rodzaje dóbr. Powiedzmy, że tu jest ilość… Banknotów o nominale 5 dolarów. 5-dolarowych, a tutaj mamy ilość banknotów 10-dolarowych. Dobrami, które będziemy rozważać, są amerykańskie banknoty. Załóżmy, że mamy. że mamy 10 banknotów 5-dolarowych. To 50 dolarów, więc obojętna mi będzie wymiana na 5 banknotów 10-dolarowych. Niech to będzie 5. Każdy punkt pomiędzy nimi będzie mi obojętny, bo zawsze wymienię dwie piątki na jedną dziesiątkę. W tym przypadku krzywa obojętności będzie więc liniowa. Krzywa obojętności będzie liniowa. To znaczy, że wymienię się bez względu na ilość. Ilebym nie miał piątek i dziesiątek, zawsze zgodzę się wymienić kolejną dziesiątkę na dwie piątki. To logiczne, bo dwie piątki mają tę samą wartość co jedna dziesiątka. Weźmy drugą skrajność. Załóżmy, że mamy taką krzywą obojętności. Najpierw osie. Tu mamy ilość… Sam nie wiem. Ilość cukierków M&M's. Ilość M&M'sów… Powiedzmy… czerwonych M&M'sów. Czerwonych cukierków M&M's. Ale nie będę ich pisał na czerwono. A tu mamy ilość niebieskich M&M'sów. Mnie jest obojętne, które jem, ale innym może nie jest. Czerwone MMsy i niebieskie MMsy. 10 czerwonych MMsów ma dla mnie taką samą wartość, co 10 niebieskich MMsów. Jestem więc gotów wymienić jedne na drugie, bo będę miał taką samą użyteczność całkowitą. Użyteczność całkowita nie zmienia się. Zatem w tej sytuacji, przy założeniu, że kolor MMsów jest mi obojętny, zawsze zgodzę się wymienić jedne na drugie. To przypadek doskonałych substytutów. To są doskonałe substytuty. Zawsze chętnie jednak zjem więcej mnm ów więc kolejna krzywa może wyglądać tak. Jej współczynnik kierunkowy wciąż będzie równy 1, bo zawsze będę gotów wymienić czerwonego MNM-sa na niebieskiego. Także tutaj, w przykładzie z banknotami, może istnieć krzywa obojętności wyglądająca, tak. Nachylenie pozostaje niezmienne. Jako ostatni chcę rozważyć przypadek dóbr doskonale komplementarnych. Czyli takich, że jeśli mamy jedno z nich, to musimy mieć też drugie, bo inaczej nie będzie dla nas miało żadnej użyteczności. Najczystszym przykładem takich dóbr… Napiszmy dobra doskonale komplementarne… Załóżmy, że tu jest ilość prawych butów… …ilość prawych butów… …a tu mamy ilość lewych butów. Oczywiście, jeśli mamy parę butów, to mamy jeden prawy but i jeden lewy but. Czy chcielibyście mieć więcej lewych butów? Oczywiście nie bo nie przydałyby się. Użyteczność całkowita może nawet być ujemna, bo taki but zabiera miejsce. Załóżmy jednak, że użyteczność nie zmienia się, że ten but nie przyda nam się, na przykład, gdy inny nam się zniszczy. Użyteczność całkowita nie zmienia się. Jest nam więc obojętne, ile dodatkowych lewych butów ktoś nam zaproponuje. Jest nam też obojętne, ile prawych butów ktoś nam zaproponuje. Ucieszymy się, jeśli ktoś da nam dwa prawe i dwa lewe buty, bo to oznacza dwie pary. To kolejna krzywa obojętności. I znów, gdy mamy dwa prawe buty, jest nam obojętne, ile dodatkowych lewych dostaniemy. A gdy mamy dwa lewe, jest nam obojętne, ile dodatkowych prawych ktoś nam da. Ta żółta krzywa jest bardziej pożądana niż biała, ale w obrębie danej krzywej nic nie zyskamy, mając trzy lewe buty i tylko dwa prawe to dobra doskonale komplementarne. To doskonałe substytuty, a to dobra normalne.